Brawa, wygratuję w takim razie. Mamy rękę, ja też mam ją więc możemy się zmierzyć. Tam były, wiesz, z mojej strony, jakie zmowy, też tego nie będzie. Dwa razy, o mnie dwa razy, poświetnąłem się.